Moi kochani, ja jestem Zafira LPS TV. No i witam Was w najnowszym filmiku na kanale. Najnowszym z maratonu. Dzisiaj jeden z bardziej wyczekiwanych odcinków na kanale, bo dowiemy się gdzieś, ile mam dokładnie LPS, bo jak zawsze wiem, około 120, no a dzisiaj wreszcie policzę. No i przede wszystkim pokażę Wam całą moją kolekcję Little Pet Shop, więc koniecznie ze mną zostańcie. Możecie również teraz w komentarzach podzielić się, ile wy macie Littles Pet Shop. Chętnie przeczytam takie komentarze i dam wam serduszko. Chciałam też pozdrowić LPS Smartickę i Nice Cookie, ponieważ y, ostatnie miały urodziny. A LPS Smarticka ma dzisiaj, więc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, no i Pet Shopów i subskrypcji. Dobra, a teraz już przejdziemy do filmiku. Doszliśmy do końca naszego odcinka, gdzie zaprezentowałam Wam 145 figurek. Mam wielką nadzieję, że moja kolekcja nadal będzie się powiększać, a tymczasem ja już kończę papapki! Mm.